Rozwiąż nierówność x plus 8 jest mniejsze lub równe 6 i zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej. Mamy nierówność x plus 8 jest mniejsze lub równe 6. Znajdźmy zbiór wartości x. W tym celu trzeba doprowadzić do tego, aby po lewej został tylko x. Trzeba więc pozbyć się tej ósemki, odejmując 8 od obu stron. Odjęcie 8 od obu stron nie zmieni znaku nierówności. Po lewej mamy x plus 8 minus 8, czyli zostaje tylko x a po prawej 6 minus 8, czyli minus 2. Znak zostaje bez zmian. Mamy rozwiązanie x mniejsze lub równe minus 2 więc zaznaczmy je na osi liczbowej. Jest oś liczbowa. Niech tu będzie 0, tu 1, tu minus 1, minus 2, minus 3 bo będziemy podążać w lewo. Zaznaczmy wszystkie liczby mniejsze lub równe minus 2. Ponieważ liczba 2 jest dopuszczalna, zaznaczmy ją grubą kropką. I wszystkie liczby mniejsze. Gdyby to był znak mniejsze niż, otoczyłbym ją kółkiem, ale jest mniejsze lub równe. Stąd gruba kropka. I wszystkie liczby mniejsze. Sprawdźmy na kilku przykładach, czy rozwiązanie jest dobre. Z tego wynika, że minus 3 powinno spełnić nierówność. Minus 3 dodać 8 to 5, a 5 jest mniejsze niż 6, więc wszystko się zgadza. Minus 1 nie leży w zbiorze rozwiązań. Sprawdźmy. Minus 1 dodać 8 to 7, a 7 nie jest mniejsze niż 6. Z tej wyrywkowej kontroli wynika, że rozwiązanie jest poprawne.